Szemanko z tej strony, bardzo kochany i Gro, dedykuję ten odcinek, dlatego że to jest mój taki fi, profil, przepraszam, na którym już dużo jeżdżę, ale odcinki to jest taki odcinek zapoznawczy tylko. On, nie be, on będzie trwał 5 minut tylko. Ja tutaj jadę y, do Koszyc na Słowacji, ale pojadę przez Słowację. Yy, jadę... Już nie pamiętam, skąd to ja jadę Ale... daleko jadę właśnie... Amsterdam Amsterdamu no, no, tam daleko już... ale dojeżdżam do Drezna I Ten odcinek jest taki zapoznawczy, nie będę już tego kręcił, więc tyle na dziś Na razie